Świdnica Kawiarenka Cinema Restaurant and Cafe Delagio Jeżeli dobrze znam Włoski niestety godzina dziesiąta, jest tak zimno, że zamiast zwiedzania, już żona kazała mi kupić kawę. Widziałem kota. A kawiarenka Wygląda tak Ogrzewany ogródek Ogrzewany jak włączą Znaczy ogrzewany, ale Nie ma to aż takiego znaczenia W tej chwili Najważniejsze, że będzie Ogrzewana kawa Kawiarenka Delagio Zamówione dwie kawki Latę jakaś inna. Tylko nie. Czarna z mlekiem zwykła. I do kompletu kot czarny. Kot czarny, świdnicki. Niebojący. Niebojący. Niczego. Pewnie też chce się załapać na kawę. Dobra, kocie dobra, kurde. Ale. Nie mleko, by się polizał. Jesteś w pakiecie, ale nic nie dostaniesz Nie, nie wolno Kurde. Tak więc Kot w kawiarence Delagio Jest wyjątkowo przyjacielski Niebojący Klientów Nie bój, nie bój Dał sobie radę, no ale niestety nie przyszliśmy się bawić z kotem, bo mamy w domu też podobnego Przynajmniej w umaszczeniu Tylko przyszliśmy na kawkę Kawiarenka Delagi Jak trafisz do Świdnicy Na pewno jest to ciekawa opcja Wypicia Ciepłej kawki Zimnej pewnie też.